Wait, it's Baby, I want a friendly bitch is sweet like candy Smoking marijuana and driving my Mercedes I feeling so good and I wanna keep it waving Lubię jak porywa fala, lubię dobrą kawę z rana Ale wadza ona przy mnie, lubię jak jest rozemrana Całą noc Tak, what, you tell me? what you tell me? Tybie to nie żadna praca, tylko wypchana samara Nie chcę kurwa sztucznym być, bo to nie jest moja sprawa Chodzę cena, teraz skrusza, miele, pale, bata Czy czerwone jak szatan, miksujemy to zamiata Kiedyś bym tak naiwny, lecz czekała na mnie zmiana Kiedyś siedziem, tak smutny, za to wszystko dzisiaj siada Yeah, baby I wanna find it, is sweet like candy Smoking mari. Mercedes, I feelin' so good and I wanna give it way Baby I wanna find him bitches sweet like candy Smoking marijuana and driving my Mercedes I feelin' so good and I się Ubieram na mnie to kolejna szmata Wyśnie nie z rozum nie śle, tylko zarajmy bada Trochę dziwnie patrzy na mnie, jakby chciała coś od zaraz Wypuszczam z półcy tym, tym się już cała sala Ona lata po salonie, w niej leży ze mną sama Baby, I wanna find bitches sweet like candy Smoking marijuana and driving my Mercedes I feeling so good and I wanna keep it waving Gonna find the bitches sweet like candy Smoking marijuana and driving my Mercedes